Każdy ma pewien poziom tłuszczu w swoim systemie ale nadmiar staje się niezdrowy podczas gdy niektóre są tuż pod skórą inne znajdują się głębiej w okolicach płuc serca wątroby i nerek. Cóż dziś dałbym naturalny przepis, który wypłukałby cały tłuszcz z brzucha, gdy byłby konsekwentnie przyjmowany bez konieczności wchodzenia na dietę lub ćwiczenia. Poniżej znajdują się potrzebne składniki. Imbir. Nie tylko imbir może pomóc w utrzymaniu masy ciała, w ogóle może również utrzymać ten nieznośny tłuszcz z brzucha. Imbir może celować w główne przyczyny gromadzenia się tłuszczu z brzucha takie jak przejadanie się zmiany hormonalne i niska energia co prowadzi do braku ćwiczeń fizycznych. Imbir działa również poprzez zwiększenie metabolizmu ciała. Cytrynowy. Utrata tłuszczu występuje gdy spalanie kalorii jest większe niż spożycie kalorii. Sok z cytryny może pomóc Ci utrzymać niską kaloryczność. Nie zawiera żadnych kalorii. W rezultacie sok z cytryny w wodzie stanowi niskokaloryczną alternatywę dla napojów takich jak sok owocowy i napój gazowany. Wraz ze wzrostem tej wartości Twoje ciało spala więcej kalorii, które mogą odgrywać rolę w utracie wagi. Sposób przygotowania Do tego przygotowania potrzebowałbyś garnka deski do krojenia noża dwóch owoców cytryny jednego całego imbiru. Obrać imbir Następnie pokroić imbir na kawałki. Przenieś plastry imbiru do garnka. Potnij cytrynę na pół i wyciskaj sok do garnka. Pokrój skórkę cytrynową w kawałki i włóż do garnka. Wlać dwie szklanki wody do garnka. Wrzuć garnek i gotuj miksturę. Po ugotowaniu przesiać sok do kubka lub słoika i przechowywać w lodówce. Możesz wziąć to o dowolnej porze dnia dwa lub trzy razy w tygodniu. Zapobieganie, zawsze jedz wcześniej. Unikaj nadmiernego jedzenia. Unikaj snu natychmiast po jedzeniu aby strawić jedzenie. Jedz zdrową żywność i owoce. Nie spożywaj pokarmów o dużej zawartości kalorii.